Znów dziś przeszła obok mnie Nie istnieje dla niej, chociaż wiem Na spojrzenie czekam lub gest Proszę Ajsza, żądaj czego chcesz Rzucę ci klejnoty do stóp Złoto i pereł, jasny sznur Owoce znajdę, słodsze niż miód Za miłość Twoją, życie me Bo źródło miłości to Ty Daj mi z niego krople, abym mógł żyć na kres świata po śladach twych biec Choćby głupcem nazywano mnie Oho. Aisha, Aisha, Ecoute moi Aisha, Aisha, Nowa Pa Aisha, Aisha, Regardez moi Oho. Aisha, Aisha, re pour Chcę mówić słowa lekkie jak wiatr Chcę niebiańską muzykę grać Dla niej promienie słońca chcę kraść By w jej oczach zajaśniał ich blask oh, oh. Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, nova pa. Ona jest tym skarbem, którego ja nie mogę mieć. Umieram, gdy przechodzi obok. Marzę o najczęściej marzę, że pokocha mnie pewnego dnia. Pokocha mnie. Znowu dziś przeszła obok mnie. Nie istnieje dla niej Ciaż wiem. Na spojrzenie czekam lub gest. Proszę, Aisha, pokochaj mnie. Ajsia, Aisha, ekute moja. Aisha, Aisha, ekute moja. Oho, oh, Aisha. Aisha, nie no wypa. Aisha, Aisha, ręgaj do mnie, oh, oh. Aisha, Aisha, ręp o mnie. Aisha, Aisha, hu. Aisha, Aisha, hu. Aisha. Aisha. Ooh. Aisha. Aisha pow Aisha Aisha Hu Aisha Aisha pow Aisha Aisha